Za nami trwają przygotowania do kolejnego filmu w ramach kampanii Back Market. Jest to aplikacja, która daje możliwość zakupu z gwarancją używanych, ale odnowionych i odświeżonych sprzętów elektronicznych i AGD. Więc jesteśmy całym sercem za takimi inicjatywami i bardzo chętnie w tym bierzemy udział. Podczas trzech dni zdjęciowych kręcimy cztery filmy reklamowe, w których główną rolę grają nasze mocapy. I Jest to drzewo, gigantyczny koń z piernika, konfetti i taki sznycel za mną. Aby uzyskać finalny efekt zaangażowaliśmy do współpracy teamy kostiumografów, scenografów, lekwizytorów, dwa teamy mocapistów, a także kaskaderów i specjalistów od SFX. Począwszy od projektu przechodzimy później do realizacji przy współpracy plastyków i rzeźbiarzy którzy wiedzą, z jakiego materiału wykonać kostium moka. Konika sobie zaprojektowaliśmy, następnie został wyrzeźbiony, wyrzeźbiony w polistyrenie. Trzeba było nałożyć strukturę, strukturę, która będzie przypominać ciasto. Drzewo przyjechało tutaj w elementach. Całość była na stalowej konstrukcji, która była obłożona styropianem. Z racji tego, że musi być mobilne, to użyliśmy samych lekkich materiałów. Każdy ze spotów opiera się na prostym triku na maczkacie tak zwanym. Jedno ujęcie nagrywamy dwa razy dokładnie w tym samym ustawieniu. Nie zmieniamy nic z kamerą i nagrywamy sytuację przed i po. W naszym wypadku są to transformacje bohatera. Yeah, my first time shooting in Poland with Papaya and it's actually super nice. The crew is professional and... It's a good vibe on set even though we have like very long shooting days but um, I feel very in very good hands actually. Yeah, I would come back I think. <laughs> <laughs> okay Kat I think we have it anyway. Thank you very much. because. <laughs>